Siła niestety radykała polega na tym, że on swoją, przez taki swój prosty upór, wiecie, nie to, radykał nie jest człowiekiem, e, który jedzie na konflikcie. Nie jest człowiekiem, który po prostu jedzie na zderzenia, prawda? Nie. On po prostu jest radykalnym jest sympatycznym, uprzejmym człowiekiem organizacji, który po prostu e, jest wierny paru swoich prostym zasadom i maksymalizuje to, co mu się udaje zrobić. To oznacza, i to bardzo dobrze widać w badaniach na wiosach, że ujawniają się inni dystrywia dękało. To znaczy w Waszej Radzie Pedagogicznej jest jeszcze przynajmniej kilka osób, które myślą dokładnie takie i Tylko nie mają jakby tej gotowości, którą odbywacie sobie. I one się pojawią obok Was. Gdy wy będziecie schematycznie zaznaczać swoją osobność, to one się pojawią obok Was. I to oznacza, że zmierujecie go prezójnie. A zbudowanie tego sojuszu 4, 5, może 6 osób w Radzie Geologicznej to jest potęga. Znaczy, 6 osób, które zaczynają nawzajem się rozwijać i które już od tej pory będą robić rzeczy naprawdę prowokacyjnych. Tak? Znaczy, na przykład zacząć odwiedzać i robić sobie obserwacje koleżeńskie. Ale tak? nie na takiej zasadzie, że my wszyscy macie obserwacje koleżeńskie. To jest sprawa dyrektora dzisiejszego sojuszu. Ale my po prostu chodzimy na obserwacje koleżeńskiej. My po prostu pracujemy nad swoimi kryteriami. My po prostu staramy się eksperymentować z takimi dnymi i tak dalej, i tak dalej, to taka szóstka, z którą działamy, to jest potęga. Tak? Ona jest potęgą po pierwsze dlatego, że człowiek w ogóle jest raźli w Europie, to jest naprawdę niebagatelna rzecz. Tak? I taki grupier bezpiecznie możemy sobie opowiedzieć, że nasza to też jest potrzebna. I to jest jakby kawałek. Drugi no? no kawałek jest taki, że jesteśmy wtedy bardziej zaraźliwi. Tak? I wreszcie trzeci kawałek, jeszcze pewnie mi się wydaje istotny, jest, jeśli pan właśnie powiedzieć, że jest pan istotne, ale jest istotne, tylko oczywiście w tej filmioną techniki chciałbym powiedzieć o tym, dlaczego tak ważne jest AG, dlaczego ważne jest tak, tak, tak ważne jest posiadanie Dlatego, że zwłaszcza kiedy jak wprowadzamy jakieś istotne zmiany w uczeniu się, takie, które idą pod prądki duże to musimy pamiętać o tym, że to, czego my uczymy dzieci, tego inni nauczyciele oduczają. Jeżeli my uczymy dzieci, nie uczymy się na stopni, to inni nauczyciele systematycznie oduczają tego dzieci, mówiąc, uczycie się na stopni. Jeżeli my mówimy dzieciom, zobaczcie, jakie fajne jest uczenie się, to inni nauczyciele systematycznie oduczają tego, mówiąc, trzeba się tego uczyć, bo będzie najwraźniej. Tak? Krótko rzecz biorąc, jest takie siłowanie się. Tak? I teraz jeżeli yy, ja nie wiem, jestem nauczycielem osób tak? i mam godzinę kilku i nie mam sojuszników, to, to to jest masakra. Tak? Znaczy, ja przez godzinę w tygodniu będę uczył, a pozostali moi koledzy przez pozostałe 34 godziny będą ich oduczać. Ale teraz wyobraźcie sobie, że w tym sojuszu mam matematyka i koleżankę. To jest 11 godzin. jedna trzecia tego. To już tylko ta trójka po prostu. Dzieci, jeżeli w sojuszu macie matematyka i koleżankę. Po prostu tak? Teraz jeszcze dołączcie do tego, e, powiedzmy, WFIS-a i KENKA, po prostu zgadniacie połowę godzin tych dzieci. A jeżeli to są jeszcze ludzie z tego samego wieku, To już jest po prostu taki impet, że to po prostu musi uruchomić lawinę. To nie ma rady. Tak? Znaczy, jeżeli na 15 godzinach z 30 dzieci dostaje kryteria, no to, to się musi zmienić. Tak? A ta strategia. Bycia dyskretnym radykadem. Począwszy, jak powiedziałem, od mówienia po prostu tu jestem". tak, Nie mogę inaczej. Aż do miejsca, w którym tworzy sojusz i zaczynamy systematycznie w grupie pracować. No, nie narzucajmy czy do racji. Nie razu, tak? mówimy, hej, zmienić, się. Nie, zmienić się To jest strategia, która sprawia, że organizacja się zmienia. Tak? Znaczy instytucje, się zmienia. Tak? instytucje nie zmieniają się przez radykalne zmiany. Nie się przez to, że dyrektor wychodzi i mówi, on dzisiaj wprowadza ocenie kształtujące. On wychodzi, mówi to, wszyscy mają to w nosie, grupa na ich próbuje to wprowadzać przez dwa miesiące, inni też rezygnują. Pod koniec roku dyrektor się pyta, czy wprowadzamy ocenę kształtujące, bo w międzyczasie zapomniał, że wprowadzamy, ale ponieważ we to powiedział, po w się zapyta, czy wprowadzamy. My mówimy, staramy się, ale napotykamy trudności. On mówi, trudności muszą być, wprowadzajcie tak. Będziemy wprowadzać. I już od września wszyscy będziemy spokojni i już się nikomu nie zajmujemy. Więc to, to w ten sposób oczywiście tak, się, się do zmiany nie dokona. Zmiany dokonuje się tak naprawdę przez powolne adaptację. To znaczy przez to, że system powolutku się zmienia i dopasowuje z roku na rok. Na skutek tego, że najpierw jakby jest jeden tamłów, w będzie trzy tamch, buducie pięć tam, będzie się... te kamiet, które trochę rosną i tak. Po prostu trzeba zacząć inaczej chodzić albo zmienić ścieżki, zmienić kroki itd. Tak? Tak?